Dziękuję. Polskie Radio. Radio Orzysz. Serdecznie witam słuchaczy polskiego radia Orzysz, moim i państwa gościem jest dzisiaj wielka osoba aczkolwiek bardzo filigranowa serdecznie witam panią Joannę Szczepkowską. Dzień dobry. Pani Joanna gościła wczoraj na Polanie Kultury ze spektaklem, który sama wyreżyserowała i wykonała. Tutaj dla orzeskiej jest publiczności to były dzikie wiersze Adama, ballady, dzikie ballady Adama M. M. Tak. I był to pierwszy raz, Pani Joanno, kiedy jest Pani w Orzeszu, w tych okolicach. Jakie są Pani wrażenia? Ja uwielbiam jeziora. Więc jak widzę przed sobą takie jezioro, to już mi naprawdę nic nie potrzeba. Jezioro jest rzeczywiście dla mnie takim, taką pożywką dla duszy i o każdej porze dnia, wieczorem, nocy. Także już samo to, ale też rzeczywiście miejsce ma jakiś taki bardzo szczególny klimat i znakomicie się czuję tu. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Jesteśmy, Pani Anno, w samym sercu Maja, kiedy część naszych młodych ludzi podchodzi do egzaminu dojrzałości. Kiedy wybiera swoją ścieżkę, bardzo trudny, odpowiedzialny moment. Proszę sobie przypomnieć, jako taka kilkunastoletnia Joasia, jak wyglądała ta Pani droga? i Czy, czy wiedziała Pani, że tylko i wyłącznie szkoła teatralna, czy miała Pani różne pomysły? Co się wtedy w Pani działo? Ja miałam kilka pomysłów, urodziłam się w rodzinie artystycznej, mój dziadek był pisarzem Jan Parandowski, mój ojciec był aktorem Andrzej Szczepkowski I Właściwie rzeczywiście te dwie dwa rodzaje twórczości wiązały się z moimi marzeniami i też z takimi potrzebami, także ja miałam dwie dwa wyjścia albo pisać, albo grać. I wybrałam granie. To znaczy wybrałam szkołę teatralną, ale mój dziadek Jan Parantowski zawsze mówił, ale wiesz, ty będziesz pisać, zobaczysz. I rzeczywiście miał rację. Ja po pewnym czasie już uprawiania swojego zawodu, grania na scenach, poczułam ogromną potrzebę rzeczywiście tworzenia literatury. Także to się zaczęło łączyć, a potem zaczęłam pisać po prostu sztuki teatralne, czyli... Już y, połączyłam pisanie z graniem. A piękna symbioza. To no tak, taka, taka właści właściwie można powiedzieć idealna. Ale to tak, od razu się pani dostała do wymarzonej szkoły, nie było problemów żadnych. Ja się dostałam od razu, mimo że mój ojciec był przerażony tym, że ja chcę zostać aktorką, naprawdę przerażony. Uważał, że ja jestem osobą zbyt delikatnej natury na zawód, który, co tu dużo mówić, łączy się z taką ogromną, ogromnymi emocjami i czasem też brutalnością tego świata. Uważał, że to nie jest dla mnie. Yy, więc yy, obdzwonił komisję, <głosy> naprawdę, tak, tak, o czym mi później powiedział mój ukochany, zresztą profesor Bardini, że błaga, żeby <głosy> mnie po prostu nie przepuszczać, bo to będzie dla mnie dramat. I rzeczywiście, kiedy ja zdawałam egzamin do, do, do PWST, tak się wtedy nazywała Szkoła Teatralna w Warszawie, to nagle po moim wyjściu zarządzono jakąś przerwę, która nie była w planie. Potem się dowiedziałam właśnie już od moich profesorów, że tam się odbyła awantura, bo ktoś powiedział, że właśnie tutaj Andrzej procił, żeby. <śmiech> a ktoś uważał, że, że to należy po prostu w ogóle zbagatelizować, bo, bo, bo ja się nadaję jak najbardziej. Także takie były przygody, no ale już w szkole teatralnej ja rzeczywiście wiedziałam, że to jest to, co chcę robić. Tak. Czyli nie miała pani tutaj dużego dylematu? Nie, nie, nie. Ja myślę, że no, rzeczywiście są, są ludzie stworzeni do tego zawodu w tym sensie, że lubią, lubią się wcielać w kogoś zupełnie innego. Ja tak po, pojmuję swój zawód, mhm. że to nie jest to, że ja lubię być na scenie jako ja, tylko lubię być na scenie jako ktoś zupełnie inny. I to jest właśnie taka, taka potrzeba odgrywania zupełnie innych osobowości. I y, okazało się, no już na studiach się okazało, że naprawdę to jest to, co, co, co, co jest moją naturą. Czy to była bardziej ciekawość innych, czy ciekawość siebie? Raczej ciekawość innych. Ja należę do obserwatorów niewątpliwie. Nie należę do ludzi, którzy się bardzo sobą zajmują, a raczej właśnie... Właśnie patrzę na ludzi, patrzę na, nawet na, na przechodniów na ulicy, obserwuję ludzi i, i potem to jest materiał do grania. Fantastycznie. Wielu, pytam o to, bo bardzo wiele młodych osób po prostu nie wie co zrobić po tej maturze. Stają po prostu, w, nie wiem, świat, świat jest niby otwarty, mnóstwo jest możliwości, natomiast jakby ten brak takiego dostępu do, do siebie. Nie wiedzą, co chcą, nie wiedzą, no wiele rzeczy nie wiedzą. I ciekawa byłam właśnie, czy, ta, czy takie dylematy pani towarzyszyły, ale po prostu artystyczne korzenie uwarunkowały te artystyczne zdolności również. A jeszcze, pani Anno bo tam jeszcze i malarstwo jest. Tak, malarstwo jest, ale mara, malarstwo pojawiło się y, dosyć późno. Ja w ogóle byłam dzieckiem malarsko pozbawionym talentu. Ja nie umiałam rysować bardzo długo i nagle, naprawdę nagle, nie wiem, chyba już byłam pięć lat na scenie, jeśli nie więcej, kiedy zaczęłam odczuwać potrzebę rysowania. Najpierw rysowania, potem malowania, a teraz to już się tak no, przekształciło. Rzeczywiście ja już miałam kilka wystaw, także to już jest takie... Po, poważne malowanie. I też po różne formy pani sięga, też kolarze tam są, prawda? Tak, tam jest też malarstwo komputerowe, mm -hmm. co się wydaje takim być może łatwiejszym środkiem wyrazu, ale tak nie jest, bo to jest też malarstwo, tylko nie, nie posługuje się pędzlem i farbą, tylko posługuje się możliwościami komputera, ale i tak prowadzę to swoją ręką, i tak, pro, i tak prowadzę to Wyobraźnia. swoją wyobraźnią. No więc właśnie, więc to, jest, to to się tylko może wydawać, że to jest taka forma łatwiejsza, ale tak nie jest. Także to jest i farba i też właśnie grafika komputerowa. Pani Anna, a co się stało z teatrem na dole? Stała się pandemia. To znaczy po prostu teatr na dole, czyli taki mój teatr, który ja stworzyłam od początku w Warszawie. Malutka scenka, która działała w każdą środę. Tak, tak to było, że ja wynajmowałam w takim, w takim klubie taką malutką scenkę. No niestety, kiedy przyszła pandemia, najpierw ta izolacja, więc w ogóle nie było mowy o, oczywiście o teatrach, ale potem, kiedy już nawet inne teatry otwarto. To, to jest na tyle maleńkie pomieszczenie, takie pomieszczenie piwniczne właściwie, mhm. więc też nie ma tam takiej idealnej klimatyzacji, prawda. To wszystko, co składa się na pewną higienę bycia, to zaczęło być rzeczywiście już problematyczne. Ja jeszcze do tej pory mam obawy przed zaproszeniem ludzi, także szukam po prostu cały czas uparcie szukam podobnego miejsca, ale takiego już y, y, bezpieczniejszego jak na te nasze warunki. Czyli w Pudle nie jest wygodnie? Nie, ale to mówimy o Pudle, bo pani pytała. Bo znalazła. O... Tak, pani Joanna. Znalazła pani po prostu fenomenalne wyjście. No tak, kiedy przyszła pandemia, rzeczywiście, kiedy przede wszystkim zaczął się ten czas izolacji, czyli kiedy nie wychodziliśmy z domów. Ja nagle się znalazłam w swoim mieszkaniu i też bez teatru, bez możliwości robienia teatru, to nagle zobaczyłam takie duże tekturowe pudło u siebie w domu i pomyślałam, że w tym pudle będę robić teatr internetowy. Tak się zaczęło, oczywiście bardzo długo co tydzień była premiera. Na jakim kanale? To było na Facebooku. Aha. I, a potem ja to, ja to niedawno przeniosłam, także można to zobaczyć na YouTube. Jak panią znaleźć na YouTube? Po prostu Joanna, Joanna Szczepkowska. Szczepkowska. Tak, tak, tak. Tak. Serdecznie Państwa zachęcamy do, do sięgnięcia po ten kanał, do tego kanału, do spektakli w pudle. Tak, Teatr Pudło to Teatr się pudło. pudło. Tak. I do Teatru Pudło Pani pisze sama sztuki. Znaczy, to, są, to trudno powiedzieć, że to są sztuki, bo to są takie dziesięciominutowe minutowe miniatury. Mhm. Bo ja gram tam kilka postaci naraz często. I to oczywiście to jest pisane przeze mnie i też montowane przeze mnie, bo ja się musiałam nauczyć sztuki montażu do tego, żeby robić ten teatr, tak? No bo jednak w tej izolacji nie można było się umówić z kimś, z montażystą, i, i, także ja się tego nauczyłam sama, montowałam nocami, także rzeczywiście to była taka praca 24 godziny na dobę czasem. Tym większe, powodzę tym większe gratulacje. Z jednego ujęcia pani robi, czy z dwóch kamer, czy z trzech? Nie, nie. To jest w ogóle komórką kręcone. Także, <gry> nie, nie, nie. Najpierw nagrywam jedną rolę, potem nagrywam drugą rolę i potem montuję. No, naprawdę imponujące. I a co panią inspiruje? Wszystko właściwie jest tam też taki, taki odcinek na przykład w Teatrze Pudło, kiedy rozmawiają ze sobą sąsiadki, też właśnie w takiej izolacji, więc nie mogą się zobaczyć. Jedna jest w depresji skrajnej, a druga jest ogromną, ogromną optymistką i mówi, słuchaj, przyjrzyj się cytrynie, jaka jest piękna, jaka jest żółta, patrz na te cytryny. Co to jest za cudo? Zobacz na przykład, jakim arcydziełem jest jajko. I żeby po prostu doceniać pewne rzeczy, nad którymi przechodzimy zupełnie obojętnie, a w takiej sytuacji szczególnej, jak na przykład właśnie izolacja, możemy się przyjrzeć takiemu najbliższemu otoczeniu i, i, i tym szczegółom niezauważalnym. Więc ja mogę powiedzieć, że mnie nawet cytryna inspiruje. Wszystkie role po prostu należą do Pani. Role męskie również. Tak. Tak zdarzało mi się zagrać też mężczyzn. Tak. Czyli Pani Anno, gdyby Pani jeszcze raz miała stanąć na tej swojej pomaturalnej ścieżce wyboru, to poczyniłaby Pani tak samo? Czyli szkoła teatralna? Teraz, gdyby pani teraz miała. To jest tak, że w tym zawodzie, który jest cudownym zawodem, naprawdę, ale każdy aktor ma taki moment, kiedy zadaje sobie pytanie, czy poszedł właściwą drogą i czy ta praca, która jest pracą piękną, ale pracą w iluzji, prawda? To znaczy stwarzamy świat, którego nie ma. Czy, czy ta praca jest... Jakby to powiedzieć, czy, się, czy na pewno przysługujemy się temu światu? Ja wiem, że można odpowiedzieć, że tak, że dajemy jakieś chwile, czy wzruszenia, czy zabawy, ale jeżeli ktoś ma wrażliwą naturę, to zwykle uprawiając zawód artystyczny przeżywa taki moment zwątpienia. Ja wiem, że gdybym nie zdała do szkoły teatralnej, to chciałam być psychologiem dla trudnej młodzieży. O tak sobie wymyślałam, bo wtedy tam przecież inaczej była trudna niż teraz, po prostu inaczej. Ale chciałam być psychologiem, tak, i właśnie pracować z młodymi ludźmi. I dzisiaj, no, gdym stana przed tym wyborem, na pewno bym się, bym się zastanawiała, jeśli chodzi o przydatność w życiu. Dla świata. Dla świata, tak. nie dla siebie. Nie, nie. nie. też nigdy nie wiemy, Pani Anno, który świat jest bardziej realny, czy faktycznie ten, którym, którego możemy tak dotknąć, czy ten eteryczny. Różnie to bywa. Nie, oczywiście, oczywiście, że tak. Natomiast y, y, to jest bardzo często, rzeczywiście spotykamy się w tym zawodzie, też jest dużo goryczy i dużo sytuacji bardzo trudnych, ale też spotykamy się często z ogromną wdzięcznością, z tymi brawami, z, z, tak, z listami, y, które zawierają wspaniałe słowa i często my sobie mówimy, czy ja jestem neurochirurgiem? Czy uratowałam komuś życie? Czyli psychologiem tak. pani jest również. Jest. No. A te listy pani dostaje jak? W jaki sposób napisane starodawnie na papierze? Czy to są? Nie, już teraz nie, dawno nie. już nie. Ja mam, ja mam po prostu taką skrzynkę mailową, która jest mm -hmm. oficjalna i rzeczywiście się zdarza, że, że dostaję jakieś takie, takie listy bardzo miłe, albo ktoś przeczytał książkę i o tej książce pisze, albo ktoś widział spektakl, o tym spektaklu pisze. No to są bardzo, bardzo ważne słowa dla, dla artysty. Czyli można wejść z panią w taki kontakt? Odpisuje pani na te... Zawsze. Te... Tak, oczywiście, oczywiście. A jest któryś, który jakoś wyjątkowo został w głowie, w pamięci z tych listów? Właściwie te listy, jeśli są takie pisane od serca, nie są zdawkowe, tylko od serca, a takie się zdarzają, to trudno tu robić ranking takich listów, bo one są, one są zawsze poruszające. Oczywiście zdarzają się też takie listy, które oprócz miłych słów, zawierają na przykład jakieś zwierzenia, czy jakąś prośbę o taką czy inną pomoc. To są, są takie listy to, to, i rzeczywiście tutaj trzeba wybierać, bo no nie zawsze można pomóc. Chciałoby się, ale i nie wszystkim można pomóc, po prostu nie da. Natomiast zdarzało mi się rzeczywiście, że, że pomagałam komuś, kto, kto, kto miał jakiś bardzo szczególny problem. Pani Anno, a czego możemy pani życzyć? Czego sobie pani by życzyła teraz, na dzisiaj? Hmm. Czego bym sobie życzyła? Bardzo, bardzo bym chciała realizować swoje, swoje pomysły, których mam bardzo dużo, więc tego się nie da wszystkiego zrealizować, ale rzeczywiście chciałabym znaleźć dobre miejsce na, na, na swój teatr. To jest może takie szczegółowe, może Pani pyta o jakieś bardziej górnolotne marzenie, ale to jest moje rzeczywiście w tej chwili takie marzenie główne, bo, bo ja, ja, ja wręcz muszę robić teatr. To jest rodzaj takiego wewnętrznego przymusu i rzeczywiście znalezienie takiego miejsca jest w tej chwili moim, moim celem. Priorytetem. Tak. Pani Anno trzymamy za to kciuki, wszyscy orzeszanie, tego z całego serca Pani życzymy i bardzo Pani dziękuję za odwiedzinę i za przemiłą rozmowę. Dziękuję, dziękuję i, i bardzo gratuluję miejsca, w którym mieszkacie. Dziękujemy bardzo. Polskie Radio Orzesz